Na tym filmie omówię poszczególne działania, które są w podstawach rachunkowości, czyli otwarcie kont bilansowych, zaksięgowanie operacji, zamknięcie tych kont, sporządzenie zestawienia obrotów i sald wraz z sporządzeniem bilansu końcowego na koniec tego analizowanego okresu. To, co my mamy po lewej stronie, jest to bardzo uproszczona forma bilansu, która akurat w tym przykładowym zadaniu występuje. Jest podzielona ona na stronę aktyw i stronę pasyw. Po stronie aktyw mamy te składowe majątku przedsiębiorstwa, które służą do jej prowadzenia, czyli głównie zarobkowania na produkcji i udzielaniu usług tego przedsiębiorstwa a po stronie prawej mamy stronę dotyczącą źródeł posiadania tych aktyw. Jak widzimy podstawowa własność, suma aktyw daje nam sumę pasyw. Aktywa i możemy podzielić na aktywa trwałe i obrotowe. Można klasyfikować aktywa na bardziej szczegółowe pozycje, ale w tym uproszczonym zadaniu widać, że aktywa trwałe i aktywa obrotowe dają łączną sumę bilansową, która po stronie lewej musi dawać tą samą sumę, co po prawej stronie, czyli po stronie pasyw, gdzie kapitały własne i zobowiązania dają dokładnie tą sumę oczywiście każda pozycja czy po stronie aktyw czy po stronie pasyw może być bardzo szeroko rozbudowana w innym zadaniu, które omawiam Pokazać mogę, jak rozbudowany może być bilans, ile elementów składowych może wchodzić w bilans, który jest bardziej analitycznie potraktowany. W tym zadaniu, które ja dzisiaj omawiam na tym filmiku, ma to jako formę mega uproszczoną, ale jak najbardziej poprawną. Wyróżnione w naszym bilansie jest pozycja środków trwałych, materiałów, towarów, kasy, rachunku bankowego jako tych składowych m, niezbędnych do prowadzenia działalności oraz y, źródła pochodzenia tych właśnie aktyw. Czyli wiemy jaki jest kapitał podstawowy w prowadzeniu tej firmy, jaki jest kapitał zapasowy, jaki mamy kredyt długoterminowy i jaką wysokość mamy zobowiązań wobec dostawców. Więc zostaje pierwsza pozycja otworzyć konta. Jeżeli otwieramy każde konto, jakiekolwiek bilansowe, czy to będzie konto aktywne, czy konto pasywne, musimy pamiętać, że u góry musi być wyraźnie wymieniona w sposób dokładny nazwa tego konta. E, może to być wersja skrótowa, ale taka, że, która jest praktykowana e, na danej uczelni. Czy może być na przykład określenie siry.trywy kropka trywy. Kropka albo pełną nazwą środki trwałe. I teraz, co jest charakterystyczne, konta aktywne w odróżnieniu od kont pasywnych mają po stronie debetowej Tutaj jest proszę taka ściągawka po stronie debetowej, czyli po lewej stronie, która inaczej nazywana jest winien, możliwość określenia stanu początkowego i ten stan początkowy danego konta aktywnego czy pasywnego bierzemy z pozycji bilansowej. A więc jeżeli środki trwałe mamy na 100 tysięcy złotych, to tyle wynosi saldo początkowe konta środki trwałe. Każda operacja na koncie aktywnym, która zwiększa stan tego konta, odnotowana jest po lewej stronie, czyli po stronie debetowej. Jeżeli następuje zmniejszenie wartości określonego Konta, czy też posiadania po prostu e, na koncie odnotowanego na koncie aktywnym, to po prawej stronie, czyli po stronie kredytowej prawej, mamy możliwość odnotowywania zapisów zmniejszających dane konto. Jeżeli saldo początkowe jest odnotowywane po stronie debetowej, należy zauważyć, że po przeciwnej stronie odnotowywany będzie zapis saldo końcowego, czyli takiego podsumowania, ile jaki mamy wynik danego konta na koniec analizowanego okresu. I Konto pasywne oczywiście też ma tak samo układ literki T, gdzie u góry jest zapisana nazwa tego konta i jeżeli konto pasywne ma saldo początkowe zawsze po stronie kredytowej, to saldo końcowe tego konta będzie się znajdowało po przeciwnej, czyli tym razem debetowej. To jest tak chyba, jeśli chodzi o minimum otwierania samych kąt, tych wskazówek, a potem nastąpi zamknięcie kąt, więc omówię e, sposób po prostu zamykania tych kąt, czyli całkowicie omówię ten temat właśnie obsługi kąt. Druga pozycja, dla niektórych to można powiedzieć najważniejsza, to jest zaksięgowanie operacji, które wystąpiły w danym roku. Ja na tym przykładzie omawiam cztery operacje, które są tutaj przedstawione, są to dość klasyczne e, może być ich znacznie więcej, ale na tym filmie skupiłam się na czterech e, polecam wszystkie schematy księgowania, które omówione zostały i przedstawione na YouTubie, mogą one dać wskazówki do innych operacji niż te tutaj typowe, wymienione przeze mnie także zaczynam omawianie tych wymienionych czterech Pierwsza operacja brzmi zakupiono za gotówkę komputer, który przyjęto do użytkowania. W tej sytuacji, jeżeli jeszcze sobie trochę poszerzę tą kolumnę, bo widzę, że to wszystko jest nieobjęte, Możemy powiedzieć, że jeżeli zakupiono za gotówkę komputer, który przyjęto do użytkowania, to możemy potraktować, że ta operacja gospodarcza powoduje dwie zmiany w naszym przedsiębiorstwie. Po pierwsze, mamy mniej gotówki, czyli stan kasy robi się mniejszy, a jednocześnie w przedsiębiorstwie następuje zwiększenie środków trwałych, ponieważ komputer jako środek rzeczowy jest przeznaczony do wykorzystywania w okresie, nazywanym pokrótce jako długim okresie ponad na przykład 3 miesiące czy też rok zależy od kwalifikacji. I w tej sytuacji możemy powiedzieć, że na koncie kasa, na którym e, nie mamy jak tutaj wymienionego salda początkowego, a jest, saldo początkowe, ja się zwątpiłam. To mamy saldo początkowe na koncie aktywnym po stronie winien. My mamy zmniejszenie stanu tego konta o, na kwotę 6 000, czyli po stronie kredytowej. Robimy zapis na kwotę 6 tysięcy złotych, ile wynosiła w sumie wartość tej operacji. I w tej sytuacji odnotowujemy numerek 1 jako numer tej Operacji i zarazem na koncie środki trwałe odnotowywane, następuje zapis zwiększający te środki trwałe o wartość tego komputera na kwotę 6000 zł, na tą samą kwotę na przeciwnym, na, po przeciwnej stronie, na innym oddzielnym koncie z numerem 1, bo taki był numer tej operacji. Kolejna operacja, która tutaj jest odnotowana, to spłata przelewem bankowym z rachunku bieżącego zobowiązania wobec dostawcy na kwotę 25 tysięcy, bo yy, mamy, tak jak tu widać, zobowiązanie wobec dostawcy na kwotę 65 tysięcy i niekoniecznie od razu całe zobowiązanie za dostarczone produkty my chcemy realizować, bądź też po prostu nie mamy możliwości, a więc na koncie, które jest tutaj wymienione jako zobowiązania wobec dostawców. Otwieramy takie konto, zapisujemy saldo początkowe tego konta zgodnie z wartością, która jest wymieniona w tym bilansie początkowym i jeżeli na koncie pasywnym po prawej stronie następują zapisy zwiększające, to po lewej następują zapisy zmniejszające to kon, wartość tego stanu, tego konta pasywnego, a więc zgodnie z wartością operacji numer 2 na 25 tysięcy następuje e, zapis po stronie winien z numerem 2 i jeżeli ta operacja polega na tym, że zmniejsza się zobowiązanie i spłacono przelewem, to oznacza, że z konta rachunek bankowy, na którym tu mamy saldo początkowe, po przeciwnej stronie, czyli kredytowej, następuje zmniejszenie stanu tego konta aktywnego na kwotę 25 tysięcy złotych w tej samej w takim razie wysokości co zmniejszyło się na koncie zobowiązania wobec dostawców. Kolejna operacja dotyczy zakupu i przyjęcia dostawy materiałów o wartości yy, tutaj o wartości która była tu podana ale gdzie kwota zapłaty nastąpi w terminie późniejszym, a więc jeżeli zakupiliśmy materiał, to oczywiście na koncie materiały, gdzie saldo początkowe oczywiście wynika z bilansu początkowego, następuje zwiększenie tego konta aktywnego po stronie debetowej na kwotę ustaloną w tej operacji trzeciej, ale jednocześnie w związku z tym, że my zwiększamy wielkość tych materiałów, a nie następuje wypłata wynagrodzenia dla tego dostawcy czy to z kasy, czy z rachunku bankowego, rosną nam jednocześnie w związku z tym zakupem zobowiązania wobec dostawców na kwotę wartości tej operacji, czyli 15 tysięcy złotych. Dopisujemy oczywiście numer tej operacji, będzie to numer 3. I ostatnia operacja gospodarcza, zakupiono zagotówkę, akcje przeznaczone do odsprzedaży. A więc, jeżeli zakupujemy zagotówkę, cokolwiek, to na koncie kasa aktywnym, gdzie to było początkowa wartość tego konta, mamy zapis, Pierwszy oczywiście dotyczący zakupu, ale również zakupu tu akcji do odsprzedaży wysokości wartości tej akcji, czyli 8000 zł z dopiskiem, jaka to była wartość tej operacji. I teraz, jeżeli zmniejsza się nam stan kasy, bo mówiłam, jest to konto aktywne, na którym zmniejszenie następuje po stronie kredytowej, jednocześnie otwieramy nowe konto o nazwie papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, ponieważ zakupiono te y, akcje i one stanowią nowe aktywo, które się pojawiało, pojawiło dopiero w okresie y, tym właśnie rozliczeniowym, czyli nie ma salda początkowego. Można je napisać, że saldo początkowe wynosi zero, ale dopisujemy operację z numerem czwartym na wartość y, tej operacji gospodarczej. I jeśli chodzi o zaksięgowanie tych operacji, możemy powiedzieć, że jest to koniec zadania. Jednak kolejne polecenie mówi o zamknięciu tych kont, ponieważ zamknięcie tych kont będzie potrzebne do sporządzenia dalszego zestawienia obrotów i salt za w sensie, pełny rok. Ja wiem, że to są tylko cztery operacje, ale nazwijmy to e, pełnym okresem rozliczeniowym i Późniejsze zestawienie obrotów i salt pozwala na wykonanie polecenia piątego, polegającego na sporządzeniu bilansu na określony dzień, który jest traktowany jako ostatnim dniem okresu rozliczeniowego. A więc pozycja trzecia, będzie to operacja trochę taka mechaniczna, ale bardzo potrzebna, zamknięcia kąt. Kont. Każde konto musi mieć podsumowanie obrotów, po stronie debetowej i po stronie kredytowej. Poprawnie tutaj powinny występować jakieś kreski, takie jakby zapisy, które oznaczają, że nie ma tutaj po tej stronie danego zapisu. Ja pracuję, jak widać tutaj w Excelu, dla ułatwienia mojej tutaj pracy, ale odnotowujemy taką klasyczną kreskę w przypadku braku zapisów po określonej stronie, a więc tu, podsumowuję saldo początkowe plus na stałe operacje, wyznaczam zwykłą najprostszą sumę lewej i prawej strony, a potem patrzę jaka jest różnica między tymi dwoma stanami. I jeżeli tu jest przykładowo 106 tysięcy złotych, tu jest 0, oznacza to tyle, że różnica między tymi kątami no nie jest zerowa, więc ja muszę ustalić tak zwane saldo końcowe. I saldem końcowym nazywamy różnicę pomiędzy tutaj podsumowaniami obrotów po stronie debetowej i kredytowej. I dla ułatwienia, jeżeli saldo początkowe danego konta, czy to aktywnego, czy pasywnego było po prostu po danej stronie, to po przeciwnej stronie będziemy mieli saldo końcowe, a więc saldem końcowym nazywamy po prostu różnicę, która następuje między tymi dwoma podsumowaniami lewej i prawej strony danego konta, a więc będzie to 106 i w tej sytuacji oczywiście tutaj poprawnie powinno być to, że to jest ta wartość, a po tej stronie będzie ta wartość zwiększona o to, tutaj po prostu musi nam się zgadzać tak samo będzie Tutaj ta pozycja musiała się zgadzać z sumą tych dwóch pozycji. Tutaj wprowadzałam jakieś małe modyfikacje do tych zadań, więc jak najbardziej trzeba będzie to jeszcze, widzę, skorygować. Tutaj chyba będzie już wszystko poprawnie i w tej sytuacji kolejne konta zamykamy dokładnie w ten sam sposób. Podsumowujemy, ile wynosi wartość operacji po lewej stronie debetowej. Zwykła suma może jak najbardziej tutaj po prostu wystarczyć. I jaka jest suma po stronie prawej każdego z tych kąt, czy to aktywnych, czy pasywnych. Dzięki temu za każdym razem uzyskujemy sumę strony wartości obrotów na danym koncie, po lewej i po prawej stronie i jeżeli tu było saldo początkowe, to różnica między wartościami tych dwóch sum, Stanowi saldo końcowe, i po każdym ustaleniu sum obrotów po stronie lewej i prawej każdego konta, zamykamy kontrolnie, robimy podsumowanie obrotów plus ewentualne salda, i oba, obie wartości po lewej i po prawej stronie muszą nam się zgadzać. Także. Proszę sobie po prostu ewentualnie zatrzymać ten film, ale uważam, że tutaj powinno być to prawidłowo. Jeżeli nawet są jakieś błędy orachunkowe tutaj zapisy, to po prostu trzeba mieć to na uwadze, że to jest zadanie poglądowe. Powinno nam się zgadzać. Czwarty element to jest sporządzenie zestawienia obrotów i salt. że Po określeniu właśnie tych kwot z podsumowania um lewej i prawej strony czyli debetowej i kredytowej na każdym koncie branym właśnie w tym zadaniu pod uwagę musimy określić jakie są salda końcowe salda końcowe tutaj są oznaczone symbolem SK saldo początkowe oczywiście jako SP ale saldo końcowe jest wymienione jakby po jako obliczenie różnicy między obrotami debetowymi a kredytowymi jeżeli tych debetowych było więcej, no to dla równowagi, żeby to w podsumowaniu nam się zgadzało, saldo końcowe jest stawione po przeciwnej stronie, tak żeby te w podsumowaniu dwie kwoty nam się zgadzały. Więc jeżeli konto jest aktywne, saldo końcowe, tutaj w pierwszym momencie wydaje się rejestrowane po kredycie, ale musi w ujęciu w tym zestawieniu obrotów i sald być wymienione po stronie debetowej ponieważ saldo końcowe konta aktywnego jest odnotowane na stronie debetowej. Konto pasywne, jak tutaj te wymienione, mają saldo końcowe wymienione po stronie kredytowej i te stany, które tutaj mamy odnotowane, będą stanowiły saldo, czyli stan początkowy przy otwieraniu na przykład na kolejny miesiąc. Tutaj te strony musiały nam się zgadzać, oczywiście suma obrotów debetowych musi być taka sama jak suma obrotów po stronie kredytowej, tak samo co do poziomu SALT, tutaj ten poziom SALT musi się nam zgadzać ze sobą z tytułu bilansu, który tutaj będzie przedstawiony za chwilę. Więc tutaj suma bilansowa, czyli wartość wszystkich aktyw i suma wszystkich pasyw muszą być sobie tutaj równe. Dodatkowo w aktywach wyróżniamy pozycję ogólną o nazwie aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Te pozycje tutaj nie podkolorowane to są pozycje szczegółowe wchodzące w skład czy to aktyw obrotowych, czy to w skład aktyw trwałych. Dlatego aktywa trwałe tutaj stanowi ta pojedyncza suma czy pozycja środków trwałych. Gdyby były jeszcze inne, to tutaj mamy wytłuszczone te dwa elementy, które dają nam sumę aktyw A i B, czyli tu jest A, tu jest B, tu jest suma. Tak samo w pasywach wymieniamy w tych pozycjach tutaj salda końcowe odpowiednich kąt bilansowych, czyli takich, które są ujmowane bilansie sporządzonym na kolej, na konkretny dzień i musimy pamiętać, że jeżeli jakaś pozycja główna A czy B składa się z jakichś podelementów, pod musimy wymienić wartość każdego z tych elementów i określić sumę ogółem, tak żeby suma tych ważniejszych nadrzędnych elementów składowych dawała nam sumę pasyw i zarazem nie będzie to suma bilansowa.